Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał w szabat Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego Zaczął on krzyczeć w niebogłosy Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży Lecz Jezus rozkazał mu surowo Milcz i wyjdź z niego Wtedy zły duch rzucił go na środek I wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody Wprawiło to wszystkich w zdumienie I mówili między sobą Cóż to za słowo Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym I wychodzą I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy Z Nazaretu Jezus udaje się do Kafarnaum od tego momentu to Kafarnaum staje się Jego domem. Tu także naucza w szabat, ale w odróżnieniu od Nazaretu mieszkańcy tej miejscowości rybackiej przyjmują Go z otwartymi sercami. Tutaj w domu Szymona Piotra będzie miał schronienie i dach nad głową. W Kafarnaum mieszkają ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa jako Pana i Mesjasza, dlatego tak chętnie Go słuchają a On także tutaj dokonuje wielkich cudów. Jeśli otwieramy się na Chrystusa i Jego naukę, to Jego Słowo uzdrawia moje wnętrze, przemienia moje serce i oczyszcza mnie z wszelkiego ducha nieczystego. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy karmić się Jego Słowem. On jest nam potrzebny bardziej niż chleb i woda dla naszego ciała. Zrozumieć to, to pierwszy krok na drodze do zbawienia. Mieszkańcy Nazaretu odrzucili Jezusa, mieszkańcy Kafarnał Go przyjęli, a ja przyjąłem już Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddałem mu stery swojego życia.